Lubię jak robisz, wsiadę. What you want? Je**a, wsy. Nie, nie, nie, Właśnie, nie ogarniacie, że mówię po polsku. Dobrze, dobrze. Yo, bro, how you doing? Witam serdecznie. Zanim przejdziemy do właściwego odcinka, organizujemy konkurs na buty nowa linia iPa.pl przypalane, elegancko, sportowe, brązowe buty jesienno-zimowe. Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, zostaw łapę pod filmem, subskrybuj kanał, udostępnij najważniejsze ten film, a jeśli będzie więcej niż 10 tysięcy łapek pod filmem, to robimy kolejny z tej serii, bo wiem, że ostatni Wam się podobało. Lecimy. Pamiętacie materiał, kiedy mówiłem z Polakami, rozmawiałem po angielsku, udawałem, że nie mówię po polsku, tylko próbowałem rozmawiać z nimi po angielsku i wyszła całkiem niezła beka. Try me out Także teraz jestem we Wrocławiu, <laughs> znowu któryś odcinek z rzędu we Wrocławiu. Ale tak wychodzi, tak wychodzi. Także lecimy po kolei, zobaczymy jak wrocławianie mówią po polsku, tak? Wrocławianie się mówi? Nie wiem. Boom, boom, boom, boom, boom. Maybe them, woke up. Sorry guys. Uh, excuse me ladies, uh, do you mind a moment? Yeah, are you from Poland? Hey guys, you guys speak English? Today I'm walking around, trying to learn as much. Polish words as I can. I'm just stopping some people. I'm trying to learn as much Polish words as I can. <laughs> There's a lot of people over here. Know? Like, yeah, look, at <laughs> look at this. It's a beautiful, beautiful city. I like it. Kind of old-looking, and everything looks like a Hogwarts. Hogwarts, like from Harry <laughs> Potter. But I've heard a couple of words. For now, it's been something like bread. Uh, like Boka no, but buka, buka, buka. Yeah, something like that. It's like a piece of bread. Clap, clap, clap, clap, Oh, Hleb. very good, yeah, very yeah. good. Hleb. So I'm trying to learn something more difficult, and I, I learn quick. I learn really quick. So uh, whatever you got for me, like you know. I don't know. <laughs> uh, Wrocław is piękny. Oh, that's the whole sentence. Wrocław yes. yes. Yes, Est. Yes. Est. Yes. Est. Yes. Yes. yes, yes. Piękny. yes, piękny. So that is uh, Wrocław is beautiful, right? Yes. Okay. Grzegorz Brzęczyczkiewicz. Dude, this is that like, this is some kind of guy's name? Yeah, yeah like an actor? Real, uh, no, it's a character from a movie. Grzegorz Brzęczyczkiewicz. Greg. Clap. Clap bread. Bread. Clap. See I think charged. Charged, sure. Oh. Yeah. What Excellent. is a Yeah, It's a bug. It's a bug. kind of bug. Okay. Worm. it's like a beetle yeah it's yeah, a beetle. Exactly. yeah i know i know some bad words but we're not we're not gonna we're not gonna we're not gonna do we're not gonna speak any bad words right now okay. sorry guys you guys speak english a little bit nothing at all you know me god damn it god damn it a little bit, a little bit. so could you just i don't know tell, tell me like two words in polish that could be useful for me to use around the city, uh, city? I don't know, I don't know Hit me, hit me with the Polish word What do I say to my fans? What do you want to learn, like Polish word? Oh my god, it's like, she's like, going something like <midt Heraus blends> What did you say? It means like... Ciężarówka Ciężarówka? Ciężarówka Ciężarówka All right. that's cool <laughs> You know that? z powyłamywanymi nogami. Szuść, owi, owi, owi. Tak, tak. that's. tak. Uh, okay, guys, but um, It's like Okej, ale... To jest jak klep? Klep, klep. O. Jak clap. Klep. Klep. Klep. Klep. Kropka. Kropka. Kropka. Kropka. Kropka. Carol. King ah, Karol. Król, król, król, król Karol kupił królowej Karolinie korale kolo kolo Koro ah! <laughs> okay. Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. nie Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. Okay, okay, Brzeszczykiewicz. Brzeszczykiewicz. a moment uh. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz Super! Yeah! Nice, nice! Dobrze? Yeah, no dobrze. Bardzo dobrze! Dzięki, dzięki! No problem! A patrzcie, nie się, że mówię po polsku! <laughs> to było spoko, bo tutaj już mówiłem Co? Dobrze? Dobrze? W porządku? A oni dalej? Yes, good! That, very good, very nice, nie? Yeah? I'm gonna play your music And we're gonna see if you're gonna know what that means Listen, focus on the music on the beat it's very deep Trump? <laughs> yeah it's kind of is you like it, it does it sound like me no it doesn't sound like I me <laughs> you like the music <laughs> <laughs> Ok, teraz zaczyna It's zaczynać, to fajne, rozumiesz? Tak Co to jest? Dobrze czy nie? Wszystko? <laughs> Wchodzi dobrze, tak? <Okay. laughs> Działa <laughs> W porządku czy nie? Oh, Daję radę wow. Wkręciliście się czy nie? Tak Dobra. AJ the Polish American Żadnej patoli nie ma, <laughs> bardziej lives, normalnie jest więcej fitnessu, ale dzisiaj chodzę i robię tak po prostu. że no KFD myślałem, że eee, właśnie, o kurczę, a ty słuchajcie, właśnie zwaliłem, bo chodzę w koszulce KFD, nie? No. To jest lipa, nie wziąłem tego pod uwagę, cześć. Naprawdę nie ogarnąłem, że mam koszulkę KFD na sobie, bez kitu. Król Karol kupił Królowej Karolinie, korale, koloru koralowego. O oh yes. O oh my god, mój Boże, jestem stresowany. <laughs> Król Karol. Król? Król Karol. Król Karol kupił królowej Karolinie koralę koloru koralowego. Wow! Dobrze? You've been, you've been practicing it a little bit. <laughs> Proszę, coś tam mówię, a teraz uwaga. <laughs> I, ale mega najlepsza najlepsza część chyba nie z tego... na wieśniaków. Nie no? wiem, doszło doszło kozacko. Wyszło bardzo dobrze. Bolało. Czy bolało, czy spodobało ci się nie ma? Tak. What, what is what is that? that? No. What is that? I don't know, it sounds funny. Proszę oh, i dziękuję. that. I know that. I know that. That's when I say uh please yeah. and and thank you, yeah. right? Yes. If I see a beautiful woman over here on the street, what do I say to her? Like, if I want to take her out, like, uh, how do how do I say, uh, would you go out with me? No, I, I don't know. Czy widziesz? No. Czy widziesz? No. Ciemno, Czy chodziesz ciemno? That's right. Okay. Czy chodziesz ciemno? You must go. go. Okay. Uh, Thanks, thank you. Bye. Thank you. So you know how it is. Whoa. Excuse me, guys. You guys speak English? <laughs> No English at all? I heard that. Liar, liar, pants on fire. How do I pick up a girl in this city? What do I say? What is this in Polish? Przysiad. Okay. I just say I like your squats, girl. Lubię lubię jak robisz przysiady. Okej! Okay. Dlaczego ja że po mi się nie odzywa. Udaje, że nie rozmawiam po polsku, nie i patrzę jak, jak ludzie co ludzie po angielsku mówią na ten, ale zajebiste, to bo jakby na, naprowadziłem sam na to. <laughs> Lubię jak robisz przy What you want? Yes. Oh, yeah, nie no, no, no. <laughs> no, no, no. Yeah, what no. you say? You fuck the police. What do what do you wanna say? Oh, you said fuck the police? Something more sophisticated. Mm. Kruś, Strus, strus, strusz. Peziviat, peudiviat, oh, peziviat. Good, peziviat. No, strus, okay. If I saw a woman on the street, how do I say what is the pickup line to pick up a girl on the street? Mm. I, think, I think I have one. It's, funny, it's really shitty though, but um, it's like blahweks uh, z nieba aniele. Did it hurt when you fell from the sky? Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay, Angel. so how do you say it? How would you say to a man? To a man, oh, to man. Yeah. Bo bo jak spadłeś Bo jak spadłeś z nieba, bo jesteś aniołem. No a tak wiesz, troszeczkę bolało. Tak, nie za bardzo, nie za bardzo. Kończymy ten odcinek, zamykamy na tym co się stało. Bardzo dużo beki, dużo takich sytuacji, w których nie wiedziałem troszkę jak sobie poradzić, ale myślę, że wybrnąłem. Na przyszłość, jeżeli takie materiały Wam się podobają, a pewnie tak, to napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, żebym za... o co byście chcieli, żebym zapytał innych ludzi, takich przechodniów. Napiszcie w komentarzach najbardziej lajkowane propozycje. Będą, myślę, w następnym odcinku zastosowane przeze mnie. Możemy zrobić taki odcinek, gdzie to będą wasze teksty, wasze propozycje. O co mam spytać, co mam powiedzieć, jak to będzie wyglądało, to zależy od was. Zostawcie łapę do góry, udostępnijcie ten materiał i subskrybujcie, bo będzie takich materiałów też więcej. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc, razie. Lubię jak robisz wsiady. <śled>